Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo opowiem ci, jak długo trwają badania lotniczo lekarskie. Oczywiście zacznę y, nieskromnie od swojej firmy i nie trwają one naprawdę długo. Y, wliczając okulistę, laryngologa, badanie słuchu KG jest to około jednej godziny. Natomiast y, jest parę zastrzeżeń, Ponieważ, jeśli nie jesteś z Wrocławia, to sensowne jest, aby zrobić wszystkie wyniki laboratoryjne u siebie. Całą jakąś istotną dokumentację medyczną z ostatniego czasu, jeżeli masz to również wziąć ze sobą. Ewentualnie możesz przyjechać rano do Wrocławia, i przed wizytą w mojej przychodni podjechać do laboratorium, z którym współpracuję zrobić te wyniki, poprosić o rezultaty w formie online, czyli jedziesz do laboratorium, robisz, tam przerabiają ten wynik, prawda i wysyłają ci czy dają ci dostęp do tych wyników, tak, żebyś u mnie w przychodni już tylko no, zajął się sprawami orzeczniczymi. Natomiast musisz wiedzieć jedno, staram się umówić pilota, staram się umówić lotnika, którego czas niestety jest zbyt cenny, żeby tam przesiadywać u mnie w przychodni na określoną godzinę i w tym czasie nie zajmuję się żadnymi badaniami medycyny pracy, nie przyjmuję jakichś tam innych osób. Po prostu pilot jest dla mnie najważniejszy. No, może być sytuacja taka, że ty się spóźniłeś lub przyszedłeś za wcześnie, no to wtedy troszeczkę trzeba poczekać, ale również staram się, żeby było to bardzo szybko. Może być też sytuacja, że na twoją godzinę próbują się tam wcisnąć ludzie, którzy się spóźnili lub przyszli za wcześnie. No niestety muszą oni poczekać. Także myślę, że do godziny, półtorej godziny to już jest naprawdę sytuacja wyjątkowa. No, co się może zdarzyć? A mianowicie, jakieś badania kontrolne yy badania okolicznościowe i wtedy okazuje się, że dokumentacja którą przyniosłeś jest jakaś niedostateczna lub ewentualnie trzeba sporo uzupełnić, to może to niestety potrwać troszeczkę dłużej, ale sytuacja jest tutaj wyjątkowa, że z reguły chodzi o to, że bez całkowitej dokumentacji lub y, dokumentacji, której żądają lekarze asesorzy Urzędu Lotnictwa Cywilnego, czyli szczebel wyżej ode mnie. Bez tej dokumentacji nie przejdziesz badań, prawda? Oczywiście, czasami Twoje orzeczenie musi pójść do zatwierdzenia do asesora, do lekarza orzecznika ULC. No, na to nie mam y, często wpływu. Są to jakieś ograniczenia, które zostały Ci dane wcześniej, często w centrum medycznym i z automatu każdy następny lekarz je musi dać, no to wtedy nie tyle się badasz u mnie, co czekasz na zatwierdzenie przez asesora lekarza lotniczego z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Także u mnie to jest tak. Szybko, krótko i na temat. Jak jest w innych ośrodkach? Trudno mi powiedzieć. Z problemów, które raportowali mi piloci, z problemów, o których czasem słyszę, jest to, że no niestety wszyscy są umawiani na tak zwaną jedną godzinę, wcześnie rano, a potem kto pierwszy do lekarza, ten lepszy. Czasami lekarz Medycyny Pracy jest równocześnie lekarzem orzecznikiem lotniczym czy jest lekarzem POZ-u, czy jakimś innym lekarzem i ma innych pacjentów i to jest też fajnie ponieważ jego czas jest wykorzystywany, natomiast no, ciężko wtedy pilotowi robić awanturę 80-letniej staruszce, prawda, czy jakiemuś tam człowiekowi z medycyny pracy, który już czeka dwie godziny, żeby no, nazwijmy to, wciąć się przed wszystkich, prawda, wejść przed kolejką, ominąć tą kolejkę, wcisnąć się przed szereg, także tutaj musisz się liczyć z paroma godzinami, prawda, ale jak dokładnie jest w każdym centrum, to nie mam pojęcia. Jak jest u innych lekarzy, również dokładnie nie mam pojęcia. Specjalnie mnie to nie interesuje. U mnie jest polityka umówienia się na określoną godzinę. Przyjścia na swój czas. Mam nadzieję, że nie będziesz spóźniony. I załatwienia tego do godziny, maksymalnie półtorej godziny. Także, yy, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, yy, Mam nadzieję, że rozwiałem Ci poniekąd wątpliwości, jak to wygląda w mojej placówce. Sprawa jest w sumie prosta. Czas to pieniądz. Zarówno twój czas, jak i mój czas. Jeżeli byłeś u mnie w firmie, to skomentuj czy ci się podobało to czy nie podobało moje badanie mówię o czasie pracy osób, z którymi byłem w jakimś konflikcie naprawdę przez te 10 lat można policzyć. Tam może dwie-3 osoby można policzyć na palcach jednej ręki i trzymaj się, cześć, do następnego razu. Tradycyjnie, tam gdzieś jakieś wideo subskrypcja kanału tutaj kolejne wideo i do zobaczenia wkrótce.